ulica Ruska w stronę Rynku deszczyk 8 czerwca 2013 roku no niestety takie małe, miłe zaskoczenie jest tam impreza Europa na Widelcu no i niestety musimy chwilę poczekać